Witam Państwa serdecznie, 26 listopada na 31. sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo, w celu możliwości otworzenia sesji proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze brakuje pani Kamili i prosiłbym wszystkich radnych o uruchomienie kamer, tak, żebym widział państwa twarze. Dziękuję Pani Kamili, bo widzę, że jest zalogowana, ale no teraz... Pani Kamila jest Tak, tak, ja widzę, ja widzę panie, panie Maczku, tylko że Pani Kamila nie potwierdziła kworum w systemie, e sesja. Stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 31 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Mamy dzisiaj kilku radnych, w związku z tym nieobecnych. Jest to Pani Beata Spenszyt, Pani Anna Klepacz, Pani Ewa Borczyk i Pan Andrzej Machnica. Być może dołączą do nas w trakcie, ale mamy kworum, w związku z tym otwieram 31 sesję Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 26 listopada 2020 roku. Szanowni Państwo, na początek zapoznam Państwa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 danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, dokonana przez Burmistrza Miasta Kowary oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt siódmy pytania, interpelacje i punkt ósmy rozpatrzenie projektu uchwały. Podpunkt a w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021. Punkt B, w sprawie zmiany uchwały nr 13 łamane przez 79 łamane przez 19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2009 roku w sprawie udzielania pomocy rzeczowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania e, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary. Punkt C, w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Kowary na lata 2020 do 2022. W punkcie d w sprawie zmiany uchwały nr 31 łamane przez 156 łamane przez 13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków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 od opłat i trybu ich pobierania. Podpunkt E w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze w w specjalistyczne usługi opie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich przyznawania. w Podpunkcie F w sprawie uchylenia uchwały nr 37 przez 201 przez 17 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych. W punkcie 9 sprawy różne i w punkt 10 zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z państwa do proponowanego porządku obrad zgłasza jakieś e, uwagi? Proszę o włączenie kamer, bo no, jest to niezbędne do potwierdzenia ważności głosowania, żeby było widać kto głosuje. A nie wszyscy państwo. Pan Tadeusz, nie widzę pana Tadeusza, nie widzę pana Krzysztofa Ubińskiego, nie widzę pani Dagmary. Pana Adama Bierowskiego też nie widzę. Ja? I, ściemi, i wszystkich. No właśnie, to znaczy, że dysponujecie Państwo szybszym internetem niż Urząd Miasta, no niemniej jednak tutaj tak faluję, raz widzę wszystkich, raz, raz nie, teraz nie, nie widać. Dobrze, proszę w takim razie o potwierdzenie kworum i o głosowanie nad porządkiem obrad. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad, w związku z tym przechodzimy do punktu trzeciego naszego porządku dzisiejszego, czyli do sprawozdania Pani Burmistrz z bieżącej działalności. Proszę bardzo Pani Burmistrz. temu upłynęło dwa lata, jak zostaliśmy wybrani na radnych Rady Miasta Kowary. W związku z tym chciałabym w tym miejscu bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za wspólną pracę przez te dwa lata. Dziękuję bardzo. Były to dwa trudne lata, ale myślę, że bardzo owocne i dla Państwa i dla mieszkańców i wiele rzeczy udało nam się zrealizować chociaż sytuacja covidowa spowodowała, że wiele rzeczy trochę inaczej jest realizowane. No i choćby przykład dzisiejszej sesji inaczej się w wielu wypadkach spotykamy. Niemniej jednak dziękuję Państwu wszystkim, jak tu jesteście, również w skróconej kadencji Panu Łubińskiemu za to, że wspólnie przepracowaliśmy ten okres czasu było, było, Jest mi niezmiernie miło, że mogłam z Państwem pracować na rzecz naszego miasta i na rzecz naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, podsumowaniem tych dwóch lat kadencji, a szczególnie tego roku, jest materiał, który został uwzględniony na naszej stronie urzędu na www.kowary.pl, gdzie jest podsumowanie ostatniego roku działalności. Jeszcze takie podsumowanie będzie w formie filmowej, żeby też mieszkańcom pokazać, jak dużo mimo COVID-u inwestycji udało się w tym ostatnim roku budżetowym zrobić. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i tak jak Pan Maciej do mnie napisał, mówi mam nadzieję, że druga część kadencji będzie trochę spokojniejsza i że z COVID-em już no rozstaniemy się. Szczegółową rozpiskę każdego dnia pracy państwo dostaliście w formie elektronicznej. W związku z tym ja tego nie będę opowiadać, nie będę o tym mówić, bo państwo macie tą rozpiskę, ewentualnie jeżeli jakieś wyjaśnienia to oczywiście wyjaśnię. Natomiast chciałabym poinformować państwa, ale również mieszkańców, bo to jest bardzo istotne. Od Wczoraj zamknięte jest publiczne przedszkole w Kowarach. Zamknięte jest z tego względu, że przed zamknięciem kilka osób, kilku nauczycieli było na zwolnieniu lekarskim. A Pani Woźna dwa tygodnie wcześniej została, poszła na zwolnienie lekarskie. Okazało się, że ma covid i kilka dni przed zamknięciem kolejne dwie panie wyszły z wynikiem pozytywnym więc na tą 60 dzieci która chodziła 34 albo 36 dzieci musiało w trybie natychmiastowym przez sanepid zostało odsunięte od możliwości uczęszczania do przedszkola zostało dwadzieścia kilka dzieci. W związku z tym i z bardzo dużym ograniczeniem ilości personelu, no bo automatycznie jeżeli była woźna to i cała klasa, w której ta pani woźna była i nauczyciel zostali odsunięci. Dlatego zdecydowaliśmy o zawieszeniu funkcjonowania przedszkola. To zawieszenie będzie, czekamy jeszcze na wyniki, które mają się, zobaczymy jak się dzieci po prostu będą czuły, ale jeżeli wszystko będzie tak jak jest do tej pory, to najprawdopodobniej do 4 grudnia nasze przedszkole publiczne będzie zamknięte. To taka informacja pierwsza dla Państwa. Druga informacja też związana z COVID-em, niestety bardzo przykra. Nasi bezpośredni pracownicy, szczególnie ze szkoły nr 1, pani nauczycielka, pan Woźny zmarli. W związku z tym też taka bardzo przykra informacja. Kilka dni temu rozmawiałam z psychiatrami, z lekarzami, z psychologami, jak pomóc pracownikom i jak pomóc tym osobom, które no niestety są bezpośrednio dotknięte tym problemem śmierci. Poustanaliśmy trochę, będę to na bieżąco próbowała realizować, będę Państwa na bieżąco informować. Również informuję, że sytuacja w szkołach poza ZSO jest dość trudna, dlatego że w sp je ten jest kilku lekarzy, kilku yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy, nauczycieli na zwolnieniach lekarskich i to samo jest w SP3. Jednak to zamknięcie wcześniejsze ZSO yy, o te dwa tygodnie spowodowało, że te, to rozprzestrzenianie się pandemii yy, zdecydowanie w mniejszym zakresie dotknęło yy, ZSO, z czego się oczywiście bardzo cieszę. Yy, na dzień dzisiejszy również w Eko mamy pracownika chyba jeszcze na kwarantannie. W Zesku mamy trzech pracowników na kwarantannie. Wodociągi pracują w systemie zmiennym, czyli tydzień na tydzień. Czyli tydzień jedna grupa jest w pracy, później ma zdalną pracę i tydzień kolejna grupa. No w ten sposób ratujemy się przed takim intensywnym zakażeniem. To tyle na temat COVID-u. Stan epidemiczny miasta na dzisiaj jest taki jaki był kilka dni wcześniej. Myśmy nagrywali, czyli kilkadziesiąt osób jest w tej chwili na różnego rodzaju kwarantannach izolacyjnych. Co to oznacza? No teraz doszła nam ta 36 dzieciaczków, czyli 36 rodzin, że no grupami dość dużo osób jest na, tej kwaranta na tych kwarantannach. Kwarantanny trochę inaczej przebiegają niż w tym pierwszym okresie, dlatego że w tej chwili na przykład ten pion medyczny nie musi mieć kwarantanny, dopiero w momencie stwierdzenia dodatniego wyniku idzie na kwarantannę. Czym to podyktowane? No przede wszystkim tym, że jest brak oczywiście personelu medycznego. W imieniu mieszkańców, w imieniu państwa jako radnych, w imieniu swoim Wczoraj przekazaliśmy dość dużą partię jednorazowego, jednorazowych środków ochrony osobistej do naszego szpitala PCZ w Bukowcu. Przekazaliśmy dużo masek jednorazowych, wielorazowych, przekazaliśmy fartuchy, środki dezynfekcyjne. Szpital się zwrócił z prośbą o pomoc, aha okulary też i taką pomoc oczywiście przekazaliśmy, no bo siłą rzeczy to jest nasz szpital na naszym, w naszym mie mie mieście. Tam pracują nasi ludzie, tam leżą nasi mieszkańcy, nie tylko nasi, bo i też zewnątrz, ale duża część jest też nasza. W związku z tym staramy się im pomóc tak, jak to jest możliwe. Niestety, z przykrością stwierdzam, że COVID wszedł również w szpital wyżej, czyli w szpital Wysoka Łąka na razie jest to niegroźne nie ma jakiegoś tam centrum pandemicznego, no ale zachorowania są, także też również dobrze, żebyście Państwo o tym wiedzieli. DPS dochodzi do fajnego poziomu, nie ma odwiedzin w DPS-ie, ale i też nie ma nowych zakażeń, z czego ja się osobiście bardzo cieszę zawieszone jest funkcjonowanie klubu seniora, ono jest zawieszone do końca tego miesiąca, ale z panią dyrektor MOPSU będziemy rozmawiały, zobaczymy jaka będzie sytuacja, myślę, że do świąt będziemy zawieszać dalej funkcjonowanie klubu seniora, chociaż jak państwo, pewnie niektórzy na fejsie już widzieliście, niektóre zakupy poczyniliśmy, chcemy, żeby nasi seniorzy się dobrze czuli, kupiliśmy tam w ramach projektu oczywiście, nie ze środków własnych, łapki, ławeczki takie rekreacyjne, żeby i klub seniora, ale i też kluby emerytów, rencistów mieli możliwość, gdzie usiąść, ale również też dla młodzieży ZSO, żeby było to przyjemne. Szanowni Państwo, na ukończenie to tyle może o tej stronie epidemicznej. Z przyjemnością informuję, że na ukończeniu jest sprawa biblioteki na Wojkowie. Myślę, że Adaś tutaj będzie bardzo zadowolony, bo już jest praktycznie wyposażana biblioteka. Biblioteka bardzo, bardzo fajnie wygląda, mieszkańcy są bardzo aktywni. Powiedzieli, że sami poprzeniosą księgozbiory. I z Panią Dyrektor Biblioteki ustal ustaliliśmy taką procedurę, że wypowiadamy w tej chwili umowę dzierżawy y, dla Ośrodka Wojków. Tam pojadę, y, jeżeli będzie to możliwe, osobiście podziękuję tym Państwu, bo y, no, dość długo z nami współpracowali, współpraca była naprawdę... Y OK, Zawsze do dyspozycji, także bardzo będę chciała podziękować za tą współpracę i w Wojkowie będziemy w tym starym obiekcie do końca tego roku, natomiast od 1 stycznia będziemy formalnie już w budynku Wojska Polskiego 4 i tam będzie filia biblioteki i będzie to miejsce takie na wspólne spotkania. No młodzież bardzo, bardzo chce, bardzo tęskni za tym. Dzisiaj to tak, Adasiu, dla ciebie, ale również dla mieszkańców Wojkowa. Dzisiaj przegadałam również z MSR-em sprawę czyszczenia dalej Wojkowa i w następnym tygodniu już wchodzimy w czyszczenie Wojkowa z Samosiejek na rozgałęzieniu to co zaczęliśmy na wiosnę w tej chwili trochę zaczyna nam się zgłaszać pracowników do odróbek w związku z tym będziemy dalej czyścić ten teren tak żeby on fajnie wyglądał, bo to odsłania nam też bibliotekę, ale odsłania drogę, no i tam mamy piękne działki budowlane, które będziemy, dwie już są wytypowane, Pani Ewelina już szykuje je do sprzedaży i tam chyba jeszcze jedna będzie fajna działka budowlana, ci którzy mieszkańcy, którzy użytkują ogródki działkowe i one są zadbane, tych na pewno nie będziemy ruszać i nie ma tutaj o czym mówić natomiast, które są do zrobienia, które nie są użytkowane, te po prostu będziemy zagospodarowywać. Szanowni Państwo, z przyjemnością również też informuję, że kowary jak to ktoś powiedział stały z kolan. Sprzedaż mienia, które wystawiamy do zbycia odbywa się w sposób prawidłowy, macie pełne rozliczenia. Tu szefowa Komisji Budżetowej myślę, że jest zadowolona z tego, bo sprzedaż jest naprawdę fajna, zainteresowanie kowarami jest, działki są sprzedawane, lokale użytkowe zaczynamy powolutku też niektóre w w trybie przetargu wolnego oczywiście e, sprzedawać, także e, no, cieszę się mimo tej, e, tego obostrzenia covidowego, zaczyna to... E, no, idzie to powiedzmy dobrze, w tym roku budżet sprzedażowy będzie wykonany. E, szanowni Państwo e, ostatnie dni to były też poświęcone skardze, która wpłynęła do e, urzędu do rady e, dotycząca sprzedaży jednego z, jednej z nieruchomości na terenie miasta. E, najemca doma, żąda wprost, żeby mu sprzedać, że, żeby my jako właściciel, żebyśmy mu sprzedali nieruchomość. E, nie ma takiej, e, takiego przepisu, który zmusza właściciela do określonego działania. Jeżeli właściciel chce, to może, ale niekoniecznie musi. W związku z tym ta skarga i odpowiedź na tą skargę dostaliście Państwo w formie elektronicznej. To będzie przedmiotem obrad Komisji Pana Radka w następnym tygodniu. Tyle z moich informacji Państwu przekazałam pisemnie, jeżeli będą pytania to odpowiem. Może jeszcze opowiem o podatkach, bo to też Państwa interesuje i mieszkańców też. Miesięcznie wpływa kilka podań odnośnie umorzeń podatkowych. Szczególnie to dotyczy firm, które no musiały z różnych względów zaprzestać działalności lub nie są w stanie jej prowadzić. Tych firm nie ma dużo, no ale kwoty są jak dla, na budżet miasta znaczne, umorzenia dokonywane są po pełnej analizie finansowej danego okresu obrotowego, żądamy wszystkich dokumentów finansowych i jeżeli komisje będą zainteresowane to oczywiście udostępnimy tych umorzeń. No, na kilkadziesiąt tysięcy jest niestety. Dziękuję e, również Państwa, że odbyła się kontrola żłobka e, prywatnego. E, kontrola została przeze mnie przerwana ze względu na panujące warunki covidowe, bo nie możemy wejść do obiektu. Może nie to, że nie możemy. Na pewno nie chcemy wejść do obiektu, nie chcemy nikogo narażać na problemy. W związku z tym przerwałam. Część kontroli została przeprowadzona, zakończona protokołem, a druga część kontroli będzie przeprowadzana dopiero w następnym roku budżetowym. Również przeprowadzona została, został audyt na śmieciach, w związku z tym taki audyt ma być skończony najprawdopodobniej do końca tego miesiąca. Nasza Pani, nasza pani audytor przekaże, ja Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej oczywiście materiały przekaże, ale również informuję Państwa, że szykujemy dla Rady, dla Komisji propozycję rozwiązania sposobu naliczania opłat za śmieci w gospodarstwach, w innych gospodarstwach niż gospodarstwa domowe, czyli tak zwanych niezamieszkałych, dlatego że obecny sposób liczenia nie pokrywa kosztów obsługi tych gospodarstw niezamieszkałych. Mamy, kilka różnych rozwiązań z Polski. Najbardziej bliskie nam są te rozwiązania wrocławskie. Mówię o nie o rozliczaniu od metra sześciennego wody, bo u nas jeszcze niestety dość dużo gospodarstw nie ma wody bieżącej takiej i korzysta ze studni. Natomiast inny sposób liczenia, będziemy z opiema komisjami rozmawiać na ten temat i w najbliższym czasie na pewno ses na sesję będziemy przedstawiać odpowiednie uchwały. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Państwu za wysłuchanie. To tak z bieżącej działalności Urzędu Burmistrza. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Ja ze swojej strony również i w imieniu myślę całej Rady chciałem serdecznie podziękować za te dwa lata naszej kadencji, bo były naprawdę intensywne. Najpierw dostaliśmy w prezencie ustawę właśnie śmieciową nową z którą musieliśmy się zmierzyć no później nastała pandemia w międzyczasie jeszcze rozpoczęliśmy kilka innych projektów takich porządkujących za przeszłe sprawy bo tutaj myślę że wszyscy się zgodzą z tym że jesteśmy i radą i pani burmistrz i pan wiceburmistrz ekipą która naprawia wszystkie zamierzchłe sprawy takie które dręczyły tutaj naszą miejscowość, a my się odważyliśmy za to zabrać, czego dowodem jest choćby podpisanie umowy długoletniej na dzierżawę wyspy i widzimy jak ona po, po tych dwóch latach czy po roku od rozpoczęcia inwestycji wygląda. Wzięliśmy się też za inne rzeczy, których poprzednie kadencje i poprzedni burmistrzowie też nie dotykali. Trudne sprawy takie jak choćby ten budynek za ratuszem Warińskiego 4 czy, czy inne te sprawy nabrały już jakiegoś tam toku i, i coś się dzieje. Oprócz tego porządek w mieście widać coraz coraz bardziej. No myślę, że niebagatelnym jest to, że Rada zaczęła pracować tak jak, może jeszcze nie szwajcarski zegarek, ale w bardzo takim reżimie pracy komisji, który przynosi efekty. Tutaj szczególne moje podziękowania dla pani Małgosi Staręgi, bo jest przewodniczącą tej jednej, jednej z najważniejszych komisji, przez, które prawie, przez którą prawie wszystkie uchwały muszą przechodzić, które rodzą jakiekolwiek skutki finansowe. Ale również do, dziękuję wszystkim państwu i wszystkim przewodniczącym komisji, bo praca z państwem to, to przyjemność. Dziękujemy pani burmistrz. Czy ktoś z państwa ma jakieś tutaj pytania bądź coś do powiedzenia przy tym punkcie porządku obrad? Nikt. Jeszcze Przepraszam, Halo? przepraszam. Proszę. Proszę bardzo, panie Adamie. Pani burmistrz wspominała, pani, że od przyszłego tygodnia wrócą ekipy na sprzątanie bójki. Spotkanie z nami. No, jeszcze państwo zgłaszali potrzebę skonserwacji tych ciężkich, czterech hamusie przejść do naszego biblioteki, trzeba było wychodzić do tego tematu, bo zaraz poza tym, tam Adam będziesz musiał, Adam będziesz musiał powtórzyć, ale może troszeczkę dalej, jakbyś był od mikrofonu, bo co drugie słowo było Cię słychać. Proszę, e e e ekipy mają wróci wrócić, wrócić do sprzątania Wojkowa i kiedyś w czasie <śmieniu> Kiedyś w czasie jednej z komisji. No to się mówi. coś u pana ale z Patrzę czy coś tutaj mi właśnie. Yy, tak jakaś informacja jest, ale... Ale teraz już dobrze było Pana słychać. Tak. Adasiu, tak. Ja, Ad, Adam, y, ja to nie słyszałam prawie w ogóle, ja co piąte, szóste słowo słyszałam. Czy możemy się, panie przewodniczący, umówić w ten sposób, że po sesji my się po prostu zdzwonimy? Tak, tak. To, jest, i mam, y... to jest drobna sprawa. Dobrze. Jak najbardziej, zachęcam. E, dobrze, w związku z tym, e, jeżeli nie ma więcej pytań... E, to przechodzimy w takim układzie do czwartego punktu porządku obrad, czyli do informacji z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach i tak. 12 listopada odbyła się Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki, 23 na którym e, omawiano bieżące pisma, które wpłynęły i były dekretowane do prac komisji. 17 listopada odbyła się 12 komisja rewizyjna, e, na której e, debatowano nad przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021. Omówiono również uchwałę nr 7, łamane przez 104, łamane przez 2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 października 2020 roku w sprawie opinii przedłożonej przez burmistrza miasta Kowary informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kowary za pierwsze półrocze 2020 roku. Omówiono również sprawozdanie z wykonania budżetu za trzy kwartały 2020 roku. 24 listopada odbyła się 24 Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki, na którym omówiono projekt uchwały na sesję obecną Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Kowary na lata 2020 do 2022 i w sprawie uchylenia uchwały nr 37 łamane przez 201 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych. 25 listopada odbyła się 42 Komisja Budżetowo-Gospodarcza na której omówiono projekt uchwały na bieżącą sesję, czyli na projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 łamane przez 79 łamane przez 19 z 2019 roku, w sprawie projektu uchwały nr 31 łamane przez 156 przez 16 Rady Miejskiej w Kowarach z 19 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, omówiono również omówienie zarządzenia numer 169 burmistrza miasta Kowary w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary oraz zarządzenie numer 170 burmistrza miasta Kowary w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Kowary na 2021 rok oraz omówione bieżące pisma, które były zadekretowane do prac e, e, komisji i to jest wszystko, jeżeli chodzi o sprawozdania z posiedzeń komisji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś tutaj e, pytania bądź uwagi. Ja zawsze będę chwileczkę czekał, bo ten internet może działać z opóźnieniem. Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do, do punktu 5 porządku obrad, czyli do informacji przedstawiciela gminy Kowary Związku Gmin Karkonoskich. Panie Tadeuszu, proszę bardzo. Szanowni Państwo, w okresie między sesjami Rady Miejskiej w Kowarach nie odbyła się sesja zgromadzenia Związku Gminy Tarkunowskich wczoraj na komisji budżetu mówiłem, że na e sesji został opublikowany projekt budżetu Związku na rok 2021 jest taki no, budżet typowo związany z inwestycją, która ma być przeprowadzona w Tarkunowskim Centrum Gospodarki Odpadami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 dokonanej przez Panią Burmistrz oraz przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach. Pani Burmistrz, proszę bardzo, Pani jako pierwsza. Szanowni Państwo, taką informację pisemną została do Państwa przekazana, ale również przekazuję informację ustną przeze mnie zostało przeanalizowane 22 osoby, które pełniły funkcję kierowniczą i były zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego. Z tych osób, te wszystkie osoby oczywiście były zobowiązane złożyć oświadczenie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Z analizy przeprowadzonej przeze mnie, jak i przez Urząd Skarbowy wynika, że oświadczenia majątkowe w ustalonym terminie złożył pan Watecha, pani Olszewska, pan, pani Kowalska i pani Dąbrowska, natomiast pan Maciej Budzikowski złożył oświadczenie po terminie. W związku z odwołaniem z funkcji lub zakończeniem pracy, czyli pan Watecha, Pani Perłoska, Pan Budzikowski dwa oświadczenia i pan Bizunowicz złożyli prawidłowe oświadczenia, natomiast pan Gerono złożył oświadczenie po terminie. Stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniach u Pana Bizunowicza, pani Brzozowskiej, Pani ja i pan, pani Zowiolszewskiej. Oraz u pana Dariusza Daraża. Wszystkie oświadczenia są do, zostały przekazane do Urzędu Skarbowego, a szczegółową analizę macie Państwo na e sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz. Jeżeli chodzi o radnych to e, wszystkie oświadczenia majątkowe wszystkich radnych e, łącznie z, z moim e, jako przewodniczącym Rady Miejskiej zostały złożone w terminie. E, co do trzech oświadczeń majątkowych trzech radnych e, Naczelnik Urzędu Skarbowego miał e, zastrzeżenia przekazaliśmy trzem radnym zastrzeżenia Urzędu Skarbowego. Czekamy, jeszcze nie dostaliśmy wszystkich wyjaśnień, jak uzyskamy te wyjaśnienia, przekażemy je niezwłocznie do Naczelnika Urzędu Skarbowego i wtedy poinformujemy Państwa o tych wyjaśnieniach. No i to właściwie, właściwie tyle, jeżeli chodzi o świadczenie majątkowe Radnych. Tak? Czy ktoś z Państwa ma jakieś tutaj pytania? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad, czyli do pytań i interpelacji. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Czy chce złożyć jakąś interpelację? Nie widzę. Mam tylko może taką tutaj w tym momencie przy okazji interpelacji, pytań interpelacji, prośbę, gdyby były jakieś na przyszłość uwagi, związane z formą prowadzenia w czasie pandemii naszych sesji Rady Miejskiej bądź pracy komisji też w trybie, w trybie zdalnym, żeby je zgłaszać bezpośrednio telefonicznie do mnie bądź do naszych informatyków, jeżeli dotyczy spraw organizacyjnych, spraw dotyczących technicznych, dotyczących sprzętu czy internetu, żeby tego nie zgłaszać w formie interpelacji, bo to jest niepotrzebne. Każda interpelacja musi mieć nadany później um zobowiązująca mnie jako Przewodniczącego, Panią Burmistrz do zapewnienia określonych warunków pracy radnego wynikających z ustawy o samorządzie terytorialnym i ze statutu spółki. Każda z takich interpelacji musi nabrać toku, niszczymy bezpośrednio, bez, bez, bezsensownie papier i marnujemy czas na odpowiedź na takie interpelacje. Proszę o telefon, że komuś um, po prostu um, nie działa internet, um, bądź um, bądź jest zbyt wolny, bądź nie potrafi obsłużyć jakiegoś urządzenia i będziemy w porównaniu szkoleń na takie zgłoszenia natychmiast reagować. Dobrze, w związku z tym przechodzimy do punktu 8 naszego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektu uchwał. I tak, w podpunkcie a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 do 11 wraz z załącznikami. W paragrafie 12 wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie 13 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść uchwały była przedmiotem prac komisji budżetowej została pozytywnie zaopiniowana przez proszę. Rewizyjny, przepraszam, przepraszam rewizyjnej została pozytywnie zaopiniowana przez komisję rewizyjną. Czy ktoś z Państwa ma coś tutaj do, do dodania? Nie, w związku z tym poproszę o potwierdzenie kworum. Coś tutaj nie widzę. No mam jakiś tutaj problem informatyczny, bo nie widać w ogóle okna dialogowego potwierdzenia kworum. Trzeba było chyba z informatykami skonsultować. Na, na potwierdzenie kworum. Teraz Proszę teraz o potwierdzenie kworum. Jeszcze pan Karol? Jest, widać Pana Karola, także proszę. Tak, stwierdzam kworum i proszę teraz o głosowanie nad projektem uchwały. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w porządku publicznego na rok 2021. W związku z tym przechodzimy do podpunktu b punktu ósmego. Czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 łamane przez 79 łamane przez 19. Już przytoczę Państwu treść uchwały uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 13 łamane przez 79 łamane przez 19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwa dolnośląskiego oraz przyjęcia do realizacji zadania przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje, w paragrafie pierwszym zmienia się treść paragrafu drugie, drugiego uchwały nr 13 łamane przez 79 łamane przez 19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 24 października 19 roku, który otrzymuje brzmienie zadanie, o którym mowa w paragrafie pierwszym zostanie sfinansowane w 100% z budżetu gminy miejskiej Kowary na rok 2021 w wysokości 39 532 E, e, złotych 20 groszy e, słownie e, w paragrafie drugim pozostałe zapisy uchwały nr 13 łamane przez 79 19 Rady Miejskiej w Kowarach z 2004 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Nowym oraz przyjęcia do realizacji zadania przewodoła drogi wojewódzkiej nr 360 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary pozostają bez zmian. W paragrafie trzecim wykonaniu uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Kowary, w paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem e, podjęcia. E, czy ktoś z Państwa ma jakieś e, uwagi czy, czy zapytania czy coś do powiedzenia w, w sprawie tej uchwały? Chodzi o to po prostu, że musimy z naszego budżetu przyszłorocznego w 100% sfinansować fazę projektową tego przedsięwzięcia. Tak myślę, że to sprawa jest wszystkim znana, była analizowana przez Komisję Budżetową, została pozytywnie zaopiniowana. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze Pan Adam brakuje, nie wiem. tak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 13 łamane przez 79 łamane przez 19 z 2019 roku. W związku z tym przechodzimy do podpunktu C punktu 8 w sprawie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Kowary na lata 2020-22. I już przytaczam państwu treść uchwały uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 listopada. 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Miejskiej Kowary na lata 2020-2022. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje: Przyjmuje się do realizacji gminy program wspierania rodziny w gminie Miejskiej Kowary na lata 2020-2022, stanowiący załącznik do uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary, w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny gminy miejskiej Kowary na lata 2020 do 2022. W związku z tym przechodzimy do podpunktu D punktu 8, czyli do Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31 łamane przez 156 łamane przez 16. I już przytoczę Państwu projekt uchwały. I tak, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 listopada.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 Na podstawie obowiązujących przepisów rada miejska w Kowarach uchwala co następuje treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym, wraz z załącznikami w paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2021 Roku. Nie wiem, czy tutaj dwa słowa pani przed głosowaniem jeszcze pani skarbnik, jeżeli jest w tej chwili osiągalna. Tak. Albo mo może pani, pani dyrektor Mopsu. Jeżeli ktokolwiek, bo to chodzi pewnie o zaktualizowanie tych opłat, ale może ktoś by dwa słowa powiedział. Tak, witam wszystkich. Tak, proszę Państwa, to jest coroczne przeliczenie budżetu, jaki jest nam potrzebny na utrzymanie na utrzymanie środków, na utrzymanie działu świadczeń usług opiekuńczych. I to wynika w tym roku, że wynika przeliczenie z tego, że od przyszłego roku wzrośnie najniższa krajowa i w związku z tym jest konieczne przeliczenie oraz w tym od przyszłego roku już tak naprawdę dział usług opiekuńczych będzie pomniejszony o dwa etaty i tym sposobem koszt całego działu wy około 90 tysięcy, cały całościowy koszt będzie mniejszy w 2021 roku w stosunku do roku 2020. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. W związku z tym proszę o potwierdzenie kworum. O, yy, teraz ja mam problem ze swoim tabletem. Dobra, już jestem, ok. Yy, tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze Pani Kamila, on tutaj brakuje. Pani Kamilo. Pani Kamilo, możemy prosić o oddanie głosu? Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały numer 31 przez 156 one przez 16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2016 roku. W związku z tym przechodzimy do podpunktu e punktu 8, czyli do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze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 zrastającymi stawkami najniższego i średniego wynagrodzenia. Przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze Specjalistyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach pierwszym do, do piątego. W paragrafie szóstym wykonanie uchwały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 jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z powyższym przechodzimy do, do podpunktu F punktu ósmego planowanego porządku obrad, czyli do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 37 łamane przez 201 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendium stypendiów sportowych. Prosiłbym o dwa słowa Panią Przewodniczącą Komisji Oświatowej, Panią Ewę Wiatr co do, do uchylenia tej, tej uchwały, żebyśmy mieli świadomość Wszyscy, znaczy zakładam, że mamy, ale żeby wszyscy kowarzani, którzy oglądają nas dzisiaj też mieli świadomość, dlaczego akurat podejmujemy taką decyzję. Proszę bardzo, Pani Ewo. Dziękuję. Szanowni Państwo, głównym tematem trzech ostatnich posiedzeń Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki była analiza treści uchwały z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, w odniesieniu do pisma mieszkanki Kowar. Po długich dyskusjach komisja wypracowała stanowisko, że należy uchylić przedmiotową uchwałę w całości ze względu na istotne błędy, które mają wpływ na merytoryczną treść uchwały. Między innymi paragraf 3 ustęp 1 punkt 3 uchwały nie uwzględnia kategorii poziomu sportowego młodzik Paragraf trzeci, ustęp 1 punkt 6 i 7 ma niejednoznaczny zapis, który budzi kontrowersje. Nadto uchwała może rodzić duże skutki finansowe dla budżetu gminy, bo wysokość stypendium uzależniona jest od poziomu minimalnego wynagrodzenia, które jak wiemy rośnie w bardzo szybkiej uchwały w nowej wersji będzie omawiany przy konstruowaniu planu pracy komisji na kolejny rok. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej przedmiotowej uchwały? Nie widzę, ja dodam tylko ze swojej strony, że myślę, że słuszna decyzja dlatego, że uchwała, którą Rada Miejska powinna się kierować w celu przydzielenia tego przedmiotowego stypendium, po prostu jak nie, nie określała takiego stanu, jaki jest obecnie i wykluczała możliwość przydzielenia takiego stypendium, to po pierwsze, co, tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca, a po drugie no, powiązanie z tym minimalnym czy średnim wynagrodzeniem, które rośnie w sposób ostatnio, no, może nie galopujący, ale intensywny też mogłoby spowodować kłopoty, jakieś tam zawirowania w naszym budżecie gminy w związku z tym. Nie wzbraniamy się przed, jako Rada, przed możliwością przyznania w przyszłości stypendiów w takich przy, przypadkach, ale wymaga to uchwa uchylenia uchwa uchwały, która obowiązuje obecnie i zaprojektowania nowej, nad czym prace już trwają. Przytoczę Państwu treść uchwały uchwała rady miejskiej w Kowarach z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 30 7, łamane przez, 201, przez 17, Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym traci moc uchwała numer 37 łamane przez 21 przez 17 Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, stypendiów sportowych. W paragrafie drugim stypendia przyznawane na mocy uchwały wskazanej w paragrafie pierwszym podlegają wypłacie zgodnie z dotychczasowymi zasadami zawartymi w tej uchwale do upływu okresu, na który zostały przyznane. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar, w paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Jeszcze pan Karol. Widzimy pan, pana Karola, ale nie widzimy głosu pana Karola. Potwierdzam cały czas kworum, panie przewodniczący, i coś tutaj. Nie no, teraz już głosuje, głosujemy, panie Karolu. Teraz już trzeba głosować. To mi głosowanie nie skoczyło. No to musimy powtórzyć. To proponuję reasumpcję. Pierwszy raz w naszej kadencji. Może nie pierwszy raz. Proszę o potwierdzenie kworum jeszcze raz. Tak, teraz proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i teraz proszę o, o głosowanie. A, wyświetla się nam stare głosowanie. Tak, teraz proszę o głosowanie. Jest. Jednogłośnie, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie uchyliła uchwałę numer 37 łone przez 201 przez 17 w sprawie określania zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych. W związku z powyższym przechodzimy do punktu dziewiątego naszego planowanego porządku obrad, czyli do spraw różnych. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym ja tylko przy okazji spraw różnych poinformuję Państwa, zresztą już śladem wstępnej informacji Pani Burmistrz, że do Biura Rady wpłynęła skarga dotycząca umowy najmu garażu. Po konsultacjach z naszym radcą prawnym została udzielona odpowiedź do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o oddalenie powyższej skargi No i teraz musimy poczekać jak, jakie stanowisko sąd zajmie w tej sprawie i właściwie tyle czy ktoś w sprawach różnych z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam 31. sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję Państwu za owocną współpracę, kłaniam się i życzę zdrowia.